Witam Cię bardzo serdecznie. Hangout po pewnej przerwie, ale mam nadzieję, że Cię zainteresuje. Dam parę pytań z Multiego. Na sam koniec jakieś parę pytań takich jako zadanie domowe, a w czasie samego hangoutu będziesz mógł porozmawiać przez telefon, jeżeli oczywiście taka ochota ci przyjdzie, oczywiście daj też znać czy mnie słychać, czy nie słychać, bo to jest takie tutaj kluczowe zagadnienie do tego hangoutu, można się naprodukować, a głos, że tak powinien, trafi pod strzechy i pokażę ci taki obrazek zrobiony na podstawie tego właściwego i pytanie jest tutaj takie, który z tych czterech nie pasuje do tego, no do całości, prawda. I, I na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne, prawda, ale gorzej jak jesteś trochę gość inteligentniejszy i zaczniesz się no, wgłębiać, prawda, szczegóły i zaraz Ci pokażę, jaka dyskusja wytworzyła się na tej mojej elitarnej grupie. Także mówię, wszystko jest niby proste do pewnego momentu, prawda, czyli tutaj ktoś daje, że w mojej opinii winogron nie pasuje, Przyjęłam kryterium według kolorów, prawda? No ale mogę się mylić. I rzeczywiście na obrazku winogron jest taki trochę winogronowaty, czyli taki bardziej jakiś fioletowy. Rzodkiewka, bo rośnie w ziemi, a pozostałość się zbiera, prawda? Czyli kto wie, ja bym dał taką tą rzodkiewkę, bo rzeczywiście. Żodkiewka tutaj jest, że tak powiem. Żodkiewka jest tutaj jedyną jakąś rośliną, która ma swój korzonek, prawda, tą część, którą się zjada w ziemi, prawda? No i można tak sobie, yy, zapewniam się, że inne obrazki też mają jakieś takie niejasne, yy, że tak powiem, skojarzenia, prawda? Ktoś tu pisze, może być winogrono, ponieważ ma inny kolor, yy, a jeszcze pozostałe owoce są pojedyncze, prawda? Może być rzadkie w borośnie, w ziemi, także. Jeżeli ty masz jakąś tam koncepcję, co tutaj może być inne, to napisz na czacie. Masz parę, no i teraz sami widzicie, prawda? Tutaj roki, rzodkiewka nie pasuje, pomidor ponoć owoc i tak dalej, i tak dalej, tak można się zadumać na śmierć. Teraz zrobię taki mały przerywnik, ponieważ na mojej elitarnej ktoś tutaj dał taki obrazek, a mianowicie tiktokerka policyjna wywalona ze służby, oryginalny artykuł mieści się na Psy dają, chyba Psy dają głos, czy coś w tym stylu, prawda, zapomniałem jak się dokładnie ten kanał nazywa. Może sobie tam przeczytać cały artykuł, do czego zachęcam. Natomiast jaki tutaj masz problem? To, że w Policji desperacko potrzebują ludzi, to, że już łapią, jakby to powiedzieć, każdego, kogo mogą, to nie oznacza, że w Policji sobie możesz gadać, co chcesz. To, że w Konstytucji mamy tam jakieś prawa człowieka, to, że jest niby swoboda wypowiedzi, to ta swoboda wypowiedzi kończy się dla Ciebie z chwilą założenia munduru, no i jak już wejdziesz między wrony, to musisz krakać i tak dalej, prawda? I zapewniam cię, że nic nie zmieniło się od lat 50, odkąd pamiętam, kiedyś tam policjantom zabraniano chrzcić dzieci, dawać do komunii, ponieważ było to niezgodne z linią partii rządzącej. Teraz tam sobie możesz teoretycznie tam dzieci chrzcić czy nie chrzcić, to jest twoja sprawa, natomiast yy, będąc w mundurze nie możesz gadać jakichś tam różnych rzeczy, nie możesz się zbytnio udzielać medialnie, yy, szczególnie ubierając mundur. Zapewniam cię, że jakiś tam paragraf jak się pokażesz w mundurze, nie, nie autor, na jakimś nieautoryzowanym wywiadzie, czy na jakimś nieautoryzowanym tam wystąpieniu, to w zasadzie twoja kariera policyjna jest skończona. I czy to dobre, czy złe, no można dyskutować. Trochę wstyd powiedzieć, czy może nie tyle wstyd, co smutne jest, że zarówno policja, jak i wojsko są to takie trochę niestety struktury skostniałe, gdzie jakieś tam nowinki techniczne czy przekazowe ciężko się jakoś tak przebijają przez tą skorupę, no ale liczcie z tym, że jeżeli pójdziesz do takiej służby to niestety twoja swoboda wypowiedzi zostanie znacznie ograniczona. Być może sobie tam swoje poglądy będziesz mógł wymienić z małżonką tam przy piwku w piątek czy w sobotę, no jeżeli ona ci na to pozwoli. Ale wracając do sprawy, zachęcam do, do przeczytania, nazwijmy to, tegoż to artykułu. Tutaj jest link, także czy jakieś kłuki tutaj są, przeczytaj sobie, pani ze zdjęcia jest nawet ładna, ale niestety podobno już wywalona ze służby, niewiele tam o niej słyszałem, a praktycznie dopiero się teraz dowiedziałem, natomiast mówię, przestrzegam Cię tutaj troszeczkę przed jakąś taką wiarą, w swobodę wypowiedzi, w swobodę robienia tego czego ci się podoba. Ponieważ także mówię, jeżeli chcesz łapać takich bandziorów jak ten używać środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek czy jakichś innych rzeczy to niestety jakieś takie występy medialne, to są ściśle kontrolowane przez przełożonych. To, co ci każą mówić, to masz powiedzieć, a nie za bardzo możesz wyskoczyć. Jak to mówią, wyżej dupy nie poskoczysz, także ta policjantka ci tego zabrania. Ponieważ weszły nowe mandaty i no, za jazdę po alkoholu, czy za jakieś wybryki to już płacisz dziesiątki tysięcy złotych, prawda? A przynajmniej wszystko powyżej tysiaka. Dam Ci zadanie matematyczne, tutaj takie. A mianowicie, jak fajnie obliczysz, to to będziesz, że tak powiem, mistrz. Rozkład alkoholu w następstwie spadku stężenia alkoholu we krwi zależy od płci oraz sprawności procesu metabolizmu. U mężczyzn wynosi on średnio 11 gramów na godzinę, u kobiet 9 gramów na godzinę, po ilu godzinach wytrzeźwiejesz i będziesz mógł wrócić z imprezy samochodem, jeżeli wypiłeś 4 kieliszki wódki i 2 kieliszki szampana, prawda? 4 kieliszki wódki, 2 szampana, 4 kieliszki wódki to pewnie 200 gram, całkowita łączna zawartość alkoholu, 34 gramy, prawda, czy tutaj nie ma jakieś? a w szampanie całkowita zawartość alkoholu 34 gramy, prawda, no i po ilu godzinach facet będzie mógł siąść do samochodu i wrócić z imprezy, prawda. Także powiem szczerze, że kobiety mają tutaj dużo gorzej, natomiast no, z facetami od biedy nie jest aż tak źle. Także jeżeli ktoś tam szybko policzył, to w zasadzie skromna ilość alkoholu powoduje, że możesz tylko, w zasadzie musisz odespać całą nockę, prawda? Także jeszcze raz tutaj masz yy, możliwość zadzwonienia do mnie. 789 273 225, prawda? 789 273 225, sześć Wojtek, sześć yy, Julita, Michał od razu może. No. Być może, może, prawda? Ktoś mi rzucił ciekawy temat i powiem szczerze, chodzi o sprawę zdrowotną. Witam Panie Doktorze, zaliczyłem wszystkie rozmowy wstępne do Policji. Jestem, mam powyżej czterdziestki, jestem w trakcie robienia obiegówki po lekarzach. Na Komisji Lekarskiej przyznałem się do implantów w piersiach, które zrobiłem sobie kilkanaście lat temu. I teraz jest pytanie, czy mogą mnie uwalić w związku z implantami, czy raczej to nie ma znaczenia, prawda? Bardzo proszę o odpowiedź. I powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, jak oni potraktują te implanty. No, jakie są plusy i minusy, prawda? Na pewno plusem jest to, że ta policjantka wygląda być może lepiej niż ta policjantka, czyli nie ma dwóch naparstków, prawda? No ale z drugiej strony jak bierzesz jakąś broń długą, czy bierzesz jakieś, ubierasz jakieś oporządzenie, to paski od tego oporządzenia cisną w piersi, prawda? No i nie daj Boże, taki implant pierdolnie, że tak powiem, jak w samolocie. No i wtedy zaczyna się problem, prawda? Także jeżeli ktoś przez przypadek wie, czy miał taki problem, czy czy przeszedł komisję mając implanty, czegoś tam, prawda, to weź to już, zrób to w komentarzu do tego wideo. Sam jestem bardzo ciekaw. Także generalnie sprawa tych implantów wiąże się z takim ciekawym tematem, a mianowicie przyznawania się do różnych schorzeń takich, które no, mogą cię zdyskwalifikować do tej policji, nie mogą, prawda. No i to tak, według mnie mowa jest srebrem, milczenie jest złotem. Znaczy policja też się trochę wycwaniła, ponieważ każe sobie w tej chwili przynieść dokumentację z ostatnich tam co najmniej pięciu lat od lekarza rodzinnego, jeżeli rzeczywiście masz jakieś tam dość poważne schorzenia, to pytanie jest, czy nie warto zmienić przynajmniej na parę tygodni lekarza rodzinnego tak, żeby no, główno, że tak powiem, nie wypłynęło, prawda? I na komisji namęczysz się, natrudzisz, zdasz włe, zdasz test multi plus, też test wiedzy, prawda? I, że tak powiem, yy, będzie, yy, no, będzie wielkie G, prawda? Na dużo się nastarasz, prawda? I niewiele ci z tego wyjdzie, prawda? Yy, Tutaj na, na SMS-a dostałem coś takiego, że gość też prze, przeszedł wszystko, przeszedł jak burza. Natomiast u okulisty, wy, u lekarza rodzinnego wykryli mu coś tam, prawda? Jak mu wykryli coś tam, jakąś taką postępującą chorobę wzroku, to teraz pytanie, no co, co z tym zrobić, prawda? No i jeżeli nie będziesz... Yy, Kreatywny za bardzo, to niewiele wymyślić, prawda? Oczywiście nikogo nie namawiam do chowania. Nikogo nie namawiam do kłamania, do chowania dokumentacji, do ukrywania czegoś, ale no, czy się tak pucować do wszystkiego, to. Musisz sam sobie zadać pytanie, na ile Ci zależy na tej policji, prawda? Czy uważasz, że dana choroba coś tam wniesie, czy nie wniesie, czy będzie przeszkodą. Także takie, takie, mam, takie są moje skromne zalecenia. Dobra. I teraz... Yy, Patrzę tutaj, co byś tutaj Wam pokazać jeszcze. Kutnius jest o tyle, że. No, że tych chętnych do policji trochę. O, tutaj mam, prawda? Chętnych do policji trochę brakuje. Natomiast przeczytałem gdzieś, że chcą zwiększyć liczbę policjantów ze 100 tysięcy do 110 tysięcy. Zwiększenie o 10 tysięcy, czyli o 10% to naprawdę oznacza jakieś obniżenie poziomu naboru. Prawda, no chciałbym powiedzieć, że będzie inaczej, ale z tego, co się orientuję, kupa policjantów jest potrzebnych na wschodniej granicy. W zasadzie oni nic tam ciekawego nie robią, poza tym, że się szwędają i wypatrują tam jakiegoś, że tak powiem, imigranta. No, ci imigranci to raczej ruszą na wiosnę, prawda, ale no, pełnią nasi policjanci w służbę, wybitnie prewencyjną, prawda, bo w momencie, kiedy ich zdejmą z granicy, no to Łukaszenka tam zaraz emigrantów puści, pogoni. No i w tym momencie będzie, że tak powiem, dupa zimna, prawda, ale no nie da się tego zrobić bez jakichś tam sensownych, pod... mówię o, że, żeby policjant został policjantem na trochę dłużej, to niestety y, trzeba dobrze zapłacić. Natomiast no, już w samym tym Nowym Ładzie się okazało, że pierwsze wypłaty części policjantów były po prostu y, niższe. Niby coś tam wyrównają za moment. No ale to wszystko to będzie tak zwane drożyźniane, prawda, czyli owszem dostaniesz tam pięć stówek więcej, ale za chlebek zapłacisz dyszkę czy za masełko 10 zł i z tych pieniążków już troszeczkę, że tak powiem, no niby pieniędzy więcej, ale, ale w kieszeni, w portfelu y, trochę mniej. Dobra, jeżeli ktoś coś na czacie ma jeszcze jakieś pytanie do zadania to chętnie usłyszę, jeżeli nie ma to będę powoli kończył, także jeszcze raz cześć Wojtek Prałat, dzięki Ci tutaj za, za jakieś te Twoje materiały, no takie są w zasadzie trochę do wykorzystania naszego jakiegoś wewnętrznego na grupie, prawda, w mniejszym stopniu mogę je pokazać ogólnej publiczności, ponieważ no troszeczkę, troszeczkę są przynajmniej poufne. Patrzę tutaj, Michał, czy to normalny termin, że po zdaniu TSF okres czekania na psychologa to 5 miesięcy? No trudno powiedzieć Michał, jak im się śpieszy to, to psycholog też szybko działa, jak się nie śpieszy, to 5 miesięcy, prawda? Napiszcie te 5 miesięcy, to przynajmniej będę wiedział, gdzie, że tak powiem, jest taki długi okres oczekiwania. Michał, Panie Darku, czy na Komisji Lekarskiej robią USG jamy brzusznej? Raczej nie, jeżeli nie pochwalisz się o jakiejś chorobie typu kamica nerkowa, typu kamica pęcherzyka żółciowego, typu jakakolwiek inna choroba, która wymagałaby USG jamy brzusznej, to raczej, raczej to jest mało prawdopodobne. Nawet często jest tak, że jeżeli masz chorobę, która by... Yy, wymagała tego USG, jamy brzusznej, to często każą sobie to zrobić gdzieś tam, żeby nie ponosić kosztów, każą sobie zrobić w cywilu. I taka jest zabawa, prawda? To samo jest często z USG serca. Wychodzić jakieś USG serca, po co mają płacić tam dwie stówy komisji, Pamiętam komuś, zlecili jakąś scyntygrafię serca, czy, czy, czy scyntygrafię tętnic wieńcowych. Yy, dobra. Wszystko po to, żeby nie zapłacić komisji swojej. Panie Darku, już kiedyś mu, Pan mówił na którymś z filmów, ale się nie zapisałem. Jakby Pan mógł o tym jeszcze raz powiedzieć. O! Nie wiem, o czym mówiłem, już tyle filmów było, że jakbym miał pamiętać wszystkie filmy i co tam nagadałem, to rzeczywiście łeb by mi urósł jak dynia. Mikołaj, jutro mam komisję, jedyne co do zastrzeżeń to niskie płytki krwi i lekko podwyższone monocyty, zapewnie po niedawnej chorobie. Czy jest się czego obawiać, czy orzeczenie jest od ręki? Słuchaj, małopłytkowość może być problemem, ja bym jakoś tam powiedział, że niedawno, nie wiem, mam nadzieję, że nie miałeś covida, prawda, ale że byłem przeziębiony, że byłem podziębiony, coś w tym stylu, prawda, bo to nie jest tak, że weźmiesz jakiś cudowny lek, cudowną tabletkę, i tak jak na przykład bilirubinę czy cukier właśnie tutaj, kto, o który kolega się zaczął pytać i to ci spadnie, prawda? Spadnie lub się podniesie, prawda? Czyli, że weźmiesz tabletkę monocycy, ci spadną, płytki podwyższą się, prawda? I wszystko będzie cacy. Odnośnie zbicia cukru, prawda? Odnośnie zbicia cukru to tam różne są leki, jest glukofasz. Jest tam jakiś awamaryna. Generalnie to są pochodne metforminy, prawda? Mikołaj Sądzkowski, miałem covida na początku miesiąca i podejrzewam, że od tego. No, no ja bym tutaj. To, że miałeś covida, to, to ja bym tego specjalnie nie ukrywał. Bo pytanie jest, czy byłeś szczepiony, czy nie byłeś szczepiony, prawda? Czy to była jakaś ciężka postać COVID-a, no, no bo inaczej się nie za bardzo wytłumaczysz dlaczego te płytki masz niskie, prawda, no a COVID jest taką chorobą, że, że mogą ci płytki spaść, prawda, w przebiegu choroby. Także dwa miesiące, początek grudnia, no to spoko, prawda, półtora miesiąca to, czy, czy prawie dwa miesiące to... Według mnie to, to lekarz cię tylko może, może Cię tylko pożałować, a nie, a nie robić pod górkę z covid prawda? Oczywiście, jeżeli byłeś szczepiony. Szczepiony nie byłem, przeszedłem lekko. No dobra. Yy, dobra, i teraz ostatnie zadanie domowe, 6-7 pytań. Yy, to już jeżeli odpowiesz, to... Zapraszam Cię tutaj do zrobienia tego w powtórce, w komentarzach do tego wideo. Tutaj Matias 515. Witam serdecznie, jak wygląda sprawa z przegrodą nosową? Czy mając słabą drożność od razu jest skreślonym. Tam dzielą to na trzy jakieś grupy tą przegrodę, ale sprawa jest dla laryngologa, prawda? I... Michał, panie Darku, chodziło o mi o mnogie naczyniaki wątroby, gdyż kolegę odrzucili na Komisji Lekarskiej Wojskowej, czy do Policji to przechodzi, bo on zupełnie przypadkowo się o tym dowiedział. No, nie przejdzie to, jeżeli się przypadkowo o tym dowiedzą w Policji. Arcix97, panie Darku, sprawa ABO, od prawie miesiąca jest sprawa wdzana pozytywnie jest jest sekcji doboru, jednak od tej pory Pani Pełnomocnik nie dzwoniła, by przyjść podpisać poświadczenie. Czy dzwonić do Pani Pełnomocnik, czy nadal czekać? Ja bym zadzwonił tam. Ostatecznie, jak nie zadzwonisz, to nie będziesz wiedział, prawda? Co tam masz się tej kobiety wstydzić? Co, co ona ci tam przez telefon może zrobić? No, w najwyżej się wkurwi trochę i tyle, ale nic złego nie zrobi. Ankieta składana w październiku, mówię ja bym zadzwonił, od tego są telefony zadzwonić, po co się gryźć, po co się tam zamartwiać, czy coś tam wyszło, czy nie wyszło, wóz albo przewóz. Dobra i ostatnie siedem pytań, ale to już odpowiesz jako zadanie domowe. W domu musi być cicho, abym mógł odpocząć. W domu mu, musi być cicho, aby mógł odpocząć lub zasnąć. Często podłamuję się w trakcie ciężkich chwil. Często podłamuję się, często załamuję się w ciężkich chwilach. W towarzystwie zwykle biorę na siebie zapoznawanie ludzi między sobą. W towarzystwie zwykle biorę na siebie zapoznawanie ludzi między sobą. Czuję nawet niezwykle delikatny zapach kwiatów. Czuję nawet niezwykle delikatny zapach kwiatów. Czuję się nieswojo, jeżeli muszę wprost odmówić czyjejś prośbie. Czuję się nieswojo, jeżeli muszę odmówić Yy, czyjejś prośbie. Potrzebuje na ogół dużo czasu na zrobienie pakunków przed podróżą. Potrzebuje na ogół dużo czasu na spakowanie się przed podróżą. Po ważnej rozmowie zwykle przestaje o niej myśleć i, i czuję się bardzo zmęczony, jeżeli przez kilka godzin musiałem się skupić na jakiejś pracy, I czuję się bardzo zmęczony, kiedy przez kilka godzin musiałem się skupić na swojej pracy. Te pytania już, odpowiedz to w tym, w komentarzu, już w powtórce i Arcix Pani z sekcji doboru powiedziała, że jest sprawdzona pozytywnie. Już u nich jednak jeszcze nie podpisywałem poświadczenia. No jeżeli wszystko poszło dobrze, to, to, to jest tylko kwestia czasu. Ile czasu? No, kiedy cię będą potrzebowali, prawda? No i, no i no, tylko tyle mogę powiedzieć, prawda? Dobra, słuchajcie. Yy... Roki kojarzę, że robili tylko prześwietlenie klatki piersiowej. Mówię, wszystko zależy od tego, ile się dowiedzą od Ciebie o różnych twoich chorobach. Jak zaczniesz klepać, jak nie wiem, przekupa na targu, to, no to tym więcej cię różnych jakichś tam badań, ciekawych lub mniej ciekawych czeka. Prawda? Także mm, na tym kończę. Jak mówię, zadanie domowe, tam pod spodem, w tamtą stronę chyba jakiś film, tam być może subskrypcja kanału, może być, może być odwrotnie. No i w zasadzie tutaj Natalia, pytanie odnośnie lekarzy, jak wygląda badanie w ciemni. Słuchaj Natalia, no siedzisz w ciemni, i ci dają światłem po oczach i masz coś zobaczyć, prawda? Yy, tylko pytanie, czy nie zasięgną info z Wojskowej Komisji Lekarskiej. Hm, dobre pytanie. Dobra, trzymajcie się, cześć, do następnego razu.